Cześć, nazywam się Piotr Bucki i jestem wykładowcą WSB. Wspólnie przygotowaliśmy dla Ciebie specjalny, wyjątkowy materiał dotyczący kształcenia kompetencji miękkich. Są to materiały dotyczące rozwoju osobistego i kształcenia kompetencji komunikacji. Zajrzyj do nich koniecznie.